Witam Państwa serdecznie w dniu 29 grudnia 2022 roku na 66 sesji Rady Miejskiej w Kowarach. Witam serdecznie wszystkich radnych, witam Panią Burmistrz, witam, witam Naczelników Referatów, Pana Mecenasa, witam wszystkich gości. Szanowni Państwo w celu otworzenia sesji proszę o potwierdzenie kworum stwierdzam kworum, w związku z tym otwieram... No, kworum jest... Aha. Dlaczego? Aha, mnie Trochę tak, już jest jestem. tak, stwierdzam kworum, związku z tym otwieram 66. sesję. Rady Miejskiej w Kowarach. Szanowni Państwo, na początek przegłosujemy możliwość zdalnego, ostatni raz już zdalnego, zdalnej możliwości przeprowadzania sesji, później podejmiemy uchwałę i już nie będziemy musieli za każdym razem przegłosowywać tego, w związku z tym proszę jeszcze raz o potwierdzenie kworum. Jeszcze, no widzę Panią Ewę, będzie wiatr, ale to. No to jeszcze raz o. tak stwierdzam kworum proszę o głosowanie. Tak stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła wniosek o możliwość zdalnego przeprowadzania sesji w związku z tym zapoznam państwa z proponowanym porządkiem obrad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 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Kowary a miastem i gminą w Leń w sprawie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, w podpunkcie C w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Kowary a gminą Janowice, wielkie w sprawie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej, w podpunkcie D w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Kowary, w podpunkcie E w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kowary, nie stanowiących jej wyłącznej własności. Podpunkt podpunkcie F to jest projekt uchwały z autopoprawką w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w edukacyjnym klubie seniora w Kowarach, pod podpunkcie G w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2023 rok, pod punkcie H w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, w podpunkcie i również projekt uchwały z autopoprawką w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary w podpunkcie J również projekt uchwały z autoprawką w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kowary na ten rok 2022 w punkcie 8 sprawy różne i w punkcie 9 zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi co do proponowanego porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym proszę o potwierdzenie kworum. Jeszcze Pani Beata.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 Dzień dobry Państwu. Sprawozdanie z pracy Burmistrza od ostatniej sesji, czyli od 24 listopada do dnia dzisiejszego dostaliście Państwo w wersji pisemnej, jak i sprawozdanie z wszystkich jednostek organizacyjnych, to co się działo przez ostatni miesiąc czasu. Ja pragnę zwrócić Państwu uwagę na kilka elementów. Po pierwsze od ponad kilku miesięcy, a w ostatnim okresie czasu kilkakrotnie rozmawialiśmy na temat zmian organizacyjnych podziałowych w KSWiK. Rozmowy były prowadzone tak z audytorem, jak i z innymi podmiotami w sprawie ewentualnego podziału lub wydzielenia samodzielnych oddziałów na rzecz poszczególnych gmin. Dwie gminy Podgórzyn i Piechowice wystąpiły z wnioskiem o wydzielenie części wydzielonej gospodarstw czy zakładów, zakładów i miałby to być oddział Podgórzyn przejść na rzecz spółki podgórzyńskiej, a oddział piechowicki na rzecz spółki piechowickiej został przy, przy, przygotowany plan podziału, w tej chwili zgłaszane są uwagi. Te uwagi zostaną Państwu przekazane, bo z prawnikami je szykujemy i kolejne posiedzenie z miesiącu styczniu będziemy dalej w tym temacie debatować. Również chciałabym Państwu powiedzieć, że miasto w związku z tym, że to jest Miesiąc taki świąteczny, łącznie z PKPS-em przygotowało paczki dla ubogich mieszkańców miasta. Było ich 70 i tutaj wielkie słowa uznania dla kowarskiego PKPS-u za przygotowanie i zorganizowanie całego przedsięwzięcia, wydanie tych paczek. Paczki zostały przez mieszkańców odebrane i no, w ten sposób chcieliśmy pomóc mieszkańcom w spokojnym spędzeniu świąt. Również informuję Państwa, że przez cały miesiąc listopad i grudzień prowadzone było postępowanie w związku z ewentualnym powołaniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i w dniu wczorajszym to postępowanie zostało zakończone. Pan dyrekt, obecny dyrektor będzie dalej dyrektorem Domu Kultury, Pan Dariusz i został powołany na kolejną kadencję. Były pozytywne opinie dwóch NGO-sów to jest LGD i SMK, bardzo pozytywne i w związku z tym do zarządzenia, które ukazało się na BIP nikt nie zgłosił negatywnych zarzutów. W dniu wczorajszym powołany został Pan Dyrektor na kolejną kadencję. Informuję również, że ze środków saksońskich pozyskaliśmy około 150 tysięcy zł na iluminację trzech obiektów, to jest budynek urzędu, budynek B i budynek SMK. Pieniądze te pochodzą ze środków zewnętrznych i to był projekt, który był pisany ponad 2,5 roku temu. W wyniku tego projektu ta iluminacja, która próbnie już została uruchomiona, miała być uruchomiona w tym roku na Sylwestra, ale w związku z tym, że wszystkie samorządy zdecydowaliśmy o nieprzeprowadzaniu takich publicznych Sylwestrów, niestety nie będzie tego uroczystej, takiej uroczystej inauguracji tej iluminacji ale obiekty, obiekty, wszystkie zostały włączone, żeby mieszkańcom pokazać i tak dla informacji podaję, jakie jest zużycie na poszczególnych obiektach, żeby nie krążyły informacje o ilości zużytych kilowatów. Więc tak, na Stowarzyszeniu Miłośników KOWAR godzinne zużycie to jest 38 W. Na budynku B Jedna, jedna, iluminacja, jest ich ponad 40, to jest 3 waty, czyli łączne zużycie godzinowe to jest 270 W. To jest około 50 groszy po nowych cenach na godzinę, a na budynku A, tym głównym, to jest 800 wat. To jest około złotówka, troszeczkę więcej z dystrybucją obiekty Obiekt budynku A będzie włączony tylko w dniach uroczystych, takich jak Nowy Rok, barburka i ewentualnie inne na obiekcie budynku, a można też robić iluminację taką zaprojektowaną, czyli mogą być flagi, mogą być kolorowe podświetlenia, może być tylko jedno podświetlenie. Na budynku B podświetlenie jest jednakowe białe i na SMK, no to jest takie dwupunktowe. To tak żeby, żebyście Państwo wiedzieli też o kosztach, które ktoś tam pisze, Bóg wie jakie pieniądze, a to są naprawdę symboliczne pieniądze i Iluminacja była projektem, który mieliśmy zakończyć uroczystym sylwestrem wspólnym z mieszkańcami, no niestety sytuacja pandemii, a, na, a następnie sytuacja związana z wojną na Ukrainie, wzrostem cen opłat za energię nie pozwalają na to, natomiast mam nadzieję, że przyjdą czasy, kiedy będziemy mogli taką, takiego sylwestra zorganizować. Również informuję Państwa, że zakończyła się realizacja bardzo dużego projektu Edukacyjny Klub Seniora. Projekt był realizowany przez trzy lata. Były to środki też pozyskane zewnętrzne, była to kwota około 800 tysięcy zł. w tej chwili projekt się zakończył, rozpoczynamy trwałość projektu i będziemy pozyskiwali pieniądze z projektu rządowego Senior Plus, co jest między innymi wynikiem dzisiejszej sesji i dzisiejszego projektu uchwały. I z przyjemnością informuję Państwa o kolejnym przedsięwzięciu, które na terenie KOWAR powstało. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWI w Jeleniej Górze ma swoją siedzibę w KOWARach na Górniczej 22 w Przedwiośniu. I w Przedwiośniu zostało powołane Sudeskie Centrum Zdrowia Psychicznego będzie tutaj, będą tutaj przyjmowali, już przyjmują psycholodzy, psychiatrzy, będą poradnie, wszystko pod kątem dzieci ma się mieścić w kowarach, a uroczyste otwarcie nastąpi 20 stycznia 2023 roku, wtedy będziemy znali cały, całe zagospodarowanie obiektu. Myślę, że to jest ważna rzecz, dlatego że te potrzeby psychologiczne dla dzieci, dla dorosłych są bardzo odczuwalne i bardzo ważne. Dziękuję Panie Przewodniczący, dziękuję Państwu, to na razie tyle. Dziękuję bardzo Pani Burmistrz, do sprawozdania Pani Burmistrz ktoś ma jakieś pytania z Państwa? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu 4 porządku obrad czyli do informacji z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. I tak 29 listopada odbyła się wyjazdowa komisja e, oświaty, sportu i turystyki. E, komisja e, złożyła wizytę w szkole podstawowej nr 1 w Kowarach. E, 19 grudnia odbyła się 84 komisja budżetowo-gospodarcza na której omawiano projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie zmiany uchwały budżetowej na, na ten rok. 22 grudnia odbyła się 42. Komisja Ładu Publicznego Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia, na której rozpatrzono i omawiono pisma, które wpłynęły do komisji. 22 grudnia również odbyła się 29 Komisja do Spraw Skarg, Wniosków i Petycji, na której omawiano pisma zadekretowane do prac Komisji, omówiono sprawozdanie z pracy Komisji za rok 2022 i plan pracy tej Komisji na rok 2023. Dzisiaj odbyła się 85 Komisja Budżetowo-Gospodarcza, na której omówiono projekty uchwał na dzisiejszą 66. sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Czyli to są te wszystkie projekty, które Państwu przytoczyłem w porządku obrad. Tak, tak. i odbyła się również dzisiaj 26. przepraszam komisja rewizyjna, na której omówiono przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej na przyszły rok. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania co do sprawozdania z prac komisji. Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu 5 porządku obrad, czyli do informacji przedstawiciela Gminy Kowaryz Związku Gminy Karkonoskich. Pani Tadeuszu, proszę bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, odbyły się dwie sesje. Jedna 29 listopada, kolejna 21 grudnia. Sesja 29 listopada dotyczyła zmian w budżecie oraz zmian w, w prognozie finansowej, a y, dotyczyło to y, dofinansowania, jakie Związek Gminy otrzymał na działalność y, KCGO w wysokości 6 milionów 800 tysięcy złotych. Na sesji 21 grudnia y, dokonano zmian w budżecie, zmian w prognozie oraz przyjęto budżet Związku Gmin Karkonowskich na rok 2023. Oczywiście yy, odbyło się to po, po odczytaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Yy, dotacja, ta którą Związek otrzymał, będzie przeznaczona na zabudowę zasobni odpadów zmieszanych, co z pewnością zmniejszy uciążliwość. Wysypiska łączna dotacja w tej chwili wynosi 21 milionów złotych. 23 grudnia Został ogłoszony przetarg na przebudowę pałacu, oferty mają spłynąć do 9 stycznia, po rozmowie z Panem Dyrektorem, Pan Dyrektor stwierdzi, że jest duże zainteresowanie i że można wnioskować z tego, że będą to firmy poważne, które zajmą się tą inwestycją. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Tadeuszu. Czy ktoś z Państwa ma pytania do Pana Tadeusza? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do punktu szóstego porządku obrad, czyli do pytań interpelacji. Proszę bardzo, czy ktoś z Państwa chciałby zadać pytanie bądź złożyć interpelację? Upominam, że to była ostatnia sesja w tym roku, jeszcze jest szansa. <śmiech> <śmiech> Nie widzę. W związku z tym może ja sobie pozwolę na takie, na taką propozycję. Tutaj prośba do Pani Burmistrz, do Pani Skarbnik, żeby w związku z tym, że toczy się Obecnie w całym kraju dyskusja na temat no, poziomu e, dotacji, subwencji przekazywanych gminom, dużym miastom na edukację. E, ale to tylko jeden z punktów, który chciałbym poruszyć, żeby, e, żebyśmy mieli świadomość taką po czterech latach naszej kadencji, jak kształtowały się e, te subwencje, które uzyskujemy ze Skarbu Państwa. Czy one. E, jak, te, te po prostu naj, najważniejsze, które dotyczą funkcjonowania jednostek gminnych, jak one się kształtowały na przestrzeni lat, jak zaczynaliśmy i teraz, jak już minęły 4 lata naszej kadencji, prosiłbym jeszcze o takie zestawienie, to może być wszystko w formie graficznej, wykresów z podziałem na, na lata, czy, czy na miesiące poziomu, podatku od, od nieruchomości pozyskiwanego od początku naszej kadencji i jak pozyskiwanie tego podatku od, od nieruchomości kształtowało się przez ostatnie 4 lata. I ostatni punkt, który też dobrze by było, żebyśmy podsumowali po czterech latach jak wygląda sytuacja z obligacjami naszej gminy, ile nam jeszcze zostało do, do wykupienia, a ile za Pani kadencji, naszej kadencji jako Radnych udało nam się wykupić. Tak żebyśmy mieli obraz mi się wydaje taki zgrubny albo może i nie zgrubny, w każdym razie kondycji naszej Gminy, która, która jest w tej chwili, ma miejsce po czterech latach funkcjonowania naszej Rady i Pani jako, jako Pani Burmistrz. Mhm. Okay? To rozumiem na, na następną kolejną sesję Rady, Rady, Panie. tak? To jeszcze może dodać podatek od środków transportu co naszych O tak, bo tak, no bo myśmy... można jeszcze dodać, jeżeli od nieruchomości, to od środków transportu. Tak, bo myśmy tutaj wprowadzili zmiany, myśmy obniżyli nie? mocno te, te opłaty od środków transportu, rozpoczynając naszą kadencję i też to będzie ciekawe. Bo moim zdaniem tutaj to się poprawiło. Zawróciliśmy część firm. Tak. I, i... Mhm. tak, dziękuję Panie Krzysztofie. Ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać pytanie albo złożyć interpelację? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do punktu siódmego porządku obrad, czyli do rozpatrzenia projektów uchwały tak w podpunkcie A to jest projekt uchwały w sprawie prowadzenia sesji Rady Miejskiej w Kowarach w trybie zdalnego obradowania. Już przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie prowadzenia sesji Rady Miejskiej w Kowarach w trybie zdalnego obradowania na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniu covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacjami kryzysowymi. Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. Treść uchwały znajduje się w paragrafach pierwszym, drugim i trzecim wraz z załącznikami. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała obowiązuje od dnia zakończenia okresu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu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 Dziękuję i przechodzimy w związku z tym do podpunktu b, punktu siódmego, czyli do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Kowary, a miastem i Gminą w Leń w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. Ktoś z Państwa chciałby tutaj zabrać głos, tak? Czy? Nie, nie. nie, bo to jest kolejna z uchwał, tak, bo tak. ostatnio podejmowaliśmy z Gminą Karpacz odnośnie mieszkań chronionych i to jest kolejna taka sama uchwała i następna będzie dotycząca gminy. Janowice. W związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. E, uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Kowary a Miastem Gminą w Leń w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej. Na podstawie obowiązujących przepisów Rada Miejska w Kowarach uchwala co następuje. W paragrafie pierwszym wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Kowary, a Gminą i Miastem, a miastem i Gminą w Leń w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Kowary przez Miasto, Gminę w Leń realizacji zdania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia mieszkania chronionego. W paragrafie 2 wykonaniu uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. W paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody zawarcie zawarcie porozumienia między Gminą Miejską Kowary a Gminą i Miastem w W związku z tym przechodzimy do podpunktu C punktu 7 czyli do projektu uchwały identycznej tylko dotyczącej Gminy Janowice Wielkie.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 Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? skarga dotycząca tego, że jakoby gmina nie wiązała się z obowiązku udostępnienia materiałów dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego, jest w uzasadnieniu szerokie, e, szeroki opis sposobów, w jaki gmina te dokumenty i w jaki sposób one są, e, bądź to do skopiowania, bądź to do pobrania w formie elektronicznej, w jakich formatach, także myślę, że tutaj jest sprawa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 Proszę o głosowanie. Tak stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta Kowary. W związku z tym przechodzimy do podpunktu e punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad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 Z, uchwała z, zmieniająca polega na tym, że jest dołożony jeden paragraf, który mówi o tym, że prezentacja mo, może być, podlegać zwrotowi w przypadku, kiedy nie zostaną spełnione warunki z artykułu 25, 252 e, ustawy o finansach e, publicznych i myślę, że to uzupełnienie jest zasadne. I zost, uchwała, rozumiem, została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Budżetową. Tak, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała z dnia 29 grudnia 2000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 wraz z załącznikami. W paragrafie drugim wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie.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 w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia opłatności na pobyt uczestników w Edukacyjnym Klubie Seniora w Kowarach. Czy tutaj ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? I tylko rozumiem o to, że teraz uczestnictwo w klubie będzie już odpłatne, tak? Tak. Hmm. Projekt, który był realizowany przez 3 lata, był projektem, który był w stu procentach yy, yy, nieobciążający uczestników. W tej chwili od, projekt się zakończył, mamy kontynuację projektu, ale już z innych środków y, występujemy do programu rządowego Senior Plus i odpłatność od uczestnika będzie na poziomie y, około 50 zł miesięcznie, uzależniona od y, oczywiście y, dochodów y, danej osoby, y, ale to jest odpłatność symboliczna, y, żeby po prostu y, pozostałe środki finansowe będą i z seniora plus i z budżetu miasta pozyskane. Dziękuję bardzo. W związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalania zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Edukacyjnym Klubie Seniora w Kowarach.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 Tak, stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Tak, Stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników edukacyjnych Klubie Seniora w Kowarach. W związku z tym przechodzimy do podpunktu g, punktu siódmego, czyli do projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej. Pani Przewodnicząca chciała coś powiedzieć? W związku z tym przytoczę państwu treść uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na 2023 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Kowary, Rada Miejska w Kowarach Uchwała, co następuje, w paragrafie pierwszym, zatwierdza się plan pracy komisji rewizyjnej stanowiący załącznik niniejszej uchwały, w paragrafie 2 wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kowarach, w paragrafie trzecim uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o potwierdzenie kworum i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przejęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na przyszły rok. W związku z tym przechodzimy do punktu H punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego na 2022 rok oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Myślę, że tutaj dwa słowa pani Skarbnik, tak? Chodzi o wydatki których nie zdążyliśmy zrealizować w tym roku, natomiast posiadamy środki na te wydatki i możemy je zrealizować w terminie późniejszym. Jak to rozumiem, Dokładnie tak? tak, na wniosek wykonawców trzech zadań dotyczących przebudowy ulicy Głównej w Kowarach, dotyczących dokumentacji na przebudowę ulicy Dworcowej wraz z okolicą byłego dworca PKP oraz wykonawcy dokumentacji projektowej łącznika pomiędzy ulicą Sanatoryjną a ulicą Wojska Polskiego. Na mocy obowiązujących przepisów tak, y, mamy możliwość y, y, wprowadzenia wydatków niewygasających w ramach posiadanych środków na realizację tych y, trzech zadań. Łącznie środki, które będą jako wydatki niewygasające to kwota 732 tysięcy złotych, które wydatku, będą wydatkowane najpóźniej do 28 kwietnia przyszłego roku. Hmm, hmm. Ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Myślę, że proszę bardzo, pani Krzysztof. Chciałem się zapytać mikrofon proszę włączyć proszę. chodzi mi o te kwoty jeżeli chodzi o załącznik 1 jakie to są kwoty? Znaczy tak, plan finansowy wydatków niewygasających został przedstawiony w załączniku nr 2 i jeśli chodzi o przebudowę ulicy Głównej są to kwoty wynikające z zawartych umów, czyli te 574 911 zł. Dokumentacja na przebudowę ulicy Dworcowej kwota 142 700 zł i dokumentacja projektowa łącznika pomiędzy ulicą Sanatoryjną a Wojska Polskiego to jest kwota 15 000 zł. Dziękuję. Mhm, dziękuję bardzo. Jeszcze ktoś z Państwa ma pytania?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 podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Proszę, tak, stwierdzam kworum, proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem obecnego roku budżetowego i ustalenia planu finansowego tych wydatków. W związku z tym przechodzimy do podpunktu i punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Czy tutaj, rozumiem, że projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową. W związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały.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 drugim wraz z załącznikami. W paragrafie trzecim dokonuje się zmian objaśnień wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. W paragrafie czwartym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo o potwierdzenie kworum. Stwierdzam kworum i proszę o głosowanie. Rada Miejska w Kowarach jednogłośnie przejął uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary, w związku z tym przechodzimy do podpunktu J punktu 7, czyli do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na 2022 rok. To Tutaj też projekt uchwały jest pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetową, w związku z tym przytoczę Państwu treść uchwały.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 Stwierdzam kworum, proszę o głosowanie. Tak i proszę o głosowanie. Tak, stwierdzam, że Rada w Kowarach jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2022. W związku z tym przechodzimy. Dziękuję bardzo Pani Skarbnik. Przechodzimy do punktu ósmego porządku obrad, czyli do spraw różnych. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Burmistrz, proszę. Szanowny, szanowni Państwo, szanowni mieszkańcy Kowar, w związku z tym, że kończy się rok 2022, chciałam bardzo serdecznie podziękować za ten rok ciężkiej pracy, za to, że Państwo byliście z nami, za to, że pomagaliście w wielu sytuacjach, za Wasze pytania za waszą pomoc bardzo serdecznie dziękuję, a na rok 2023 życzę wszystkim przede wszystkim spokoju i zdrowia, bo to chyba jest najważniejsze i najistotniejsze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozwolicie państwo, że ja się przyłączę do życzeń pani burmistrz wszystkim koważanom po tym ciężkim roku, roku drożyzny, inflacji wzrostu kosztów energii, wzrostu kosztów surowców, niepewności. Życzę wszystkim, podobnie jak Pani Burmistrz, spokoju i zdrowia przede wszystkim. Wiem, że obecnie oprócz COVID-u i grypy pojawił się jeszcze jeden wirus RSV, który atakuje dzieci i osoby też starsze. Dzieci przychodzą to gorzej z jakimiś tam dusznościami, zapaleniami płuc, oskrzeli. Starsi przechodzą to niby łagodniej, ale też, ale też ciężko, nie daje do objawów normalnego COVID-u, ale jakieś tam powikłania. Tym bardziej życzę Państwu, bo ten sezon grypowy się jeszcze nie zakończył, na podobno takie nasilenie będzie na przełomie lutego i marca. W związku z tym życzę Państwu przede wszystkim siły, zdrowia, radości i, i, i spokoju i wszystkiego dobrego. Ktoś jeszcze? Dziękuję. Ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos w sprawach różnych? Nie widzę. W związku z tym, Szanowni Państwo, przechodzimy do dziewiątego punktu porządku obrad. Zamykam dzisiejszą 63. sesję, 66. przepraszam, sesję Rady Miejskiej w Kowarach. Jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję za owocną współpracę.